Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów Nie dawajcie psom tego, co święte i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami i obróciwszy się, was nie poszarpały. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili i wy im czyńcie, albowiem na tym polega prawo i prorocy. Wchodźcie przez ciasną bramę,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 Nie rzucajcie pereł swoich przed świnie. To wezwanie Jezusa, chociaż bardzo ostre, ma jednak ważne i powszechne zastosowanie. Kiedy dziś nasilają się ataki na nasze wartości, na nasze świętości, potrzeba nam z odwagą stawać w ich obronie. Nie możemy pozwolić na profanację naszych świętości nadeptanie naszych pereł. Jeśli milcząco zezwalamy na ich deptanie, one same zaczynają tracić wartość w naszych oczach. A może właśnie dlatego jesteśmy obojętni na coraz liczniejsze profanacje, że nie dostrzegamy w chrześcijańskich wartościach cennych dla nas skarbów. Naczelną zasadą życia każdego z ludzi powinna być złota reguła którą dziś przypomina nam Chrystus. Wszystko, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili i wy im czyńcie. To jest prawdziwa zasada gwarantująca wolność, równość i tolerancję. Nie da się bronić tych uniwersalnych wartości, depcząc świętość innych ludzi. Jeśli chcemy, aby ludzie nas szanowali, Szanujmy wszystkich ludzi. Jeśli chcemy, aby inni byli dla nas życzliwi, bądźmy dla innych życzliwi. To prosta reguła, która potrafi naprawić nawet najtrudniejsze ludzkie relacje. Niczego nie zbuduje się gwałtem i rozbojem. One ostatecznie prowadzą do wojny i ruiny. Budujmy nasze relacje społeczne na prawdzie. Szukajmy tego, co mamy wspólne, ale jednocześnie nie chodźmy na kompromis za cenę utraty własnej tożsamości. Chrońmy to, co dla nas jest święte, ale nigdy nie pogardzajmy tymi, którzy pogardzają nami. Uzbrójmy się w cierpliwość i zło dobrem zwyciężajmy.